Dzisiaj normalnie, wreszcie się przejedziemy jak faceci, mam nadzieję, że nie zginę. Jedziemy Kaszubską Marszrutą i Greenway na silnik północy, jak Sytanika, byle mnie nie utonął. Powiedz co. Yeah. Gościu jest po tym. Po chiro, to się nie odzywa, on wystarczy, że jest. Ja teraz powiem ci, że w Szczecinie teraz jak temat tematy No. No. Czekam do końca, jaka jest pogoda, jak jest złoto, to nawet co nie jak? jedziesz. Nie jestem się, bo się nie jestem, po to tego tam wiesz. Pachoważ, no jesteśmy na marszrucie. Ta sama trasa, co wczoraj Lęka zaleczyła glebę. No i tu się jedzie. Wszystko fajnie, bo na trasie dużo ludzi. Tam na początku wyryła, tutaj zaraz się piach zaczyna, to tu zdążyłem ustawić rower. To ją przez ten piach zamortyzowało. I dobrze, bo jak to było taki taka twarda, to by było gorzej. No. To by było gorzej. Moja pojęcia, że trochę psychę No na pewno. Mnie nagrywasz? Oczywiście. Ważne słowa. Rady Darka. <laughs> Słuchajcie, trzeba tak pedałować, żeby wyjechać, a się nie zesrać. A jak się zesrasz, no to się happens. E, Terasa na marszucie jest fajnie przygotowana, płaściutko. Jeden odcinek tam, dzielenka zaliczyła, gleby był kiepski, bo się zebrał piach. I na to trzeba uważać. Tak to pisuć glancuć. Chińskie dobre ma Ciebie. No? Zobacz, mam o Ciebie. No, Pasuje. Zjechaliśmy do wioski. Bo darka dorwała kupa. Szukamy sklepu z papierem do Duby. Ale ciężko to wygląda. Świetlica wiejska. Coś, coś tam jest? Zamknięte. No jak, bez jak, to po drugiej stronie jest dróg. Jak zamknięte, to. Jaliśmy tu, tu, tu. Teraz czekaj. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. jesteśmy i wracamy potem tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. I z powrotem. Ty? Zamknięte. To kupa w lesie. Kupa w lesie. No ale muszą gdzieś kupować coś. No to kupują tam gdzieś, może w Wielkim Słuchajcie, sklep jest zamknięty. Pokupić tak na prowadzi, sklep jest na kwarantannie, bo ma podejrzenie koronawirusa. Teraz wynik wyszedł negatywny, ale facet zapomniał otarkowi, kibel u siebie. No i chłopak ma mieszane uczucia. Albo będzie miał zatwardzenie, albo się posła. No, o, fajnie. No, Wiesz pasuje. to tam na tak met 50 jest, tak? Tylko że nie mamy wędzalnia. Pan nam ratował życie właśnie w tym jak była ta nawałnica i odmieliśmy przez tydzień nie mieliśmy elektryczności, wszystko gotowaliście. Gotowanie, gotowanie mm. wody na do no, kąpieli, do mycia, i, i dzięki temu mi mu I ile tak? w nim wyciągasz temperaturę? Jak ten? Jest to jak... do 250. Muszę to 3 godziny, 2 godziny, 250 trzymać, żeby chleb upiec. Zapraszamy do pensjonatu za rok. Rolbik.pl albo na Facebooku rolbik nad Zbrzycą. No. Przyszły rok. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Klimacik ekstra. Co? Facet, którego widzieliście, polecił nam tutaj taki szlaczek wzdłuż rzeczki. Rzeczka faktycznie jest, szlak jest fajny. Eee, jakiś zielony. Nara ja go obcykamy zobaczymy. Dzisiaj to ma jakiegoś pecha. Zapomniałem kabla do kontrolera, żeby polatać dronem. Na szczęście DJI Mavic Air łączy się też przez komórkę, przez Wi-Fi, czy tam wi jak to woli. To jest plus. A ja się okazało, że wziąłem szerki. Żeby Darek coś tam nagrał, że ja jadę na rowerze, w ogóle nie ściemniał, ale się nie da, bo się okazało, że ten gwint, który mam tutaj, do tej Chińszczyzny, jest za krótki i na szelkach nie sięga. A ten prawdziwy i dobry postawiłem w namiocie. No i takie wino. ale jest fajnie. Nie, Darek! No. <śmiech> Musimy tu, musimy tu przejechać przez śluzę jakąś, do gaci i z powrotem. Kaszuby są bardzo malownicze, taki powrót do dzieciństwa, bardzo fajnie, naprawdę. Te ostatnie odcinki dostaliśmy po dupie, bo jest lampiach, jeszcze trochę nas czeka, no ale tak chcieliśmy, tak robimy. Ostoja spokoju. O, teraz to pasuje, to już trasa jest fajna utwardzona szutrowa śmigamy dalej Co? W Jochu trochę jest Jedziemy wzdłuż rzeki Zbrzycy i ona wpada do tego jeziorka przed swornymi gaciami Wito czyno. No, stąd mam wisku w trasie rowerowej kaszwustka marszalta żółty a trasie rowerowej go teraz kontynuuj prosto Windęliśmy sporne gacie, jak dychaś wadał